Narodowe Czytanie to akcja zapoczątkowana w 2012 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej. Każdego roku czytamy fragmenty wielkich dzieł literatury polskiej. W tym roku przypada nam zaszczyt czytania we fragmentach Balladyny Juliusza Słowackiego. Ten twór został napisany w okresie romantyzmu. Pierwsze jego wydanie było pod koniec lat 30. XIX wieku w Paryżu. Jest to piękny utwór, warto go czytać. Nasi pracownicy, mam nadzieję, sprostają temu zadaniu, ponieważ czytają fragmenty balladyny. Zachęcam do czytania, warto czytać książki, ponieważ nas rozwijają emocjonalnie, uwrażliwiają. Poza tym wiemy wszyscy, że książka jest naszym przyjacielem. Nie widać córek. Wrócą, panie, wrócą. Jedna za drugą, jak dwie gąski białe, jedna za drugą. A łzy im mi się rzucą ze starych oczu na Chrystusa chwałę, gdy je zobaczę. Któraż pierwszą będzie? Czy balladyna? Pewnie balladyna. Wszak ona pierwsza w kościele i wszędzie pierwsza. Z organem piosenkę zaczyna. Alina także pierwsza. Więc Alina może powróci? Ha. Może Alina? Bogu to wiedzieć. Czy wiesz, moja stara, że mnie spokojną twoje dziewczęta? To i ja właśnie. Jakaś niby mara w głowę mi wlazła, choć nikt nie pamięta, aby na wiosnę, kiedy być nie było, malin. A gdyby się też przytrafiło, że nie ma malin, tak marzyłam wczoraj, nim sen przyleciał, gdyby też wśród Bora nie było malin, potem sama sobie mówiłam, głupiaś, Wszakże koniusz przy żłobie, gdy nie ma owsa, to zajada siano. Jeśli dziewczęta malin nie dostaną, to nazbierają poziomek. Wy króle, może wam w zamkach nie znać się, co ziomka? A co malina, co siano, a co słomka? A co są dziuple, a co pszczelne ule? Wam tylko złoto, złoto zawsze złoto. Ach, nie wiesz temu. Nieraz my z gryzotą w zamkach, dnie pędzimy liche. Po stokroć, matko, wolę Twoje ciche i wiejskie życie. Miło na tym ganku czekać wieśniaczej małżonki, Jak luboko łyże sercem ten powie w poranku. Ty taka dobra, choć masz szatę grubą. To mój świąteczny przecie ubiór, proszę. Cycowa suknia. Tylko w święto noszę takie ornaty. Wraca baladyna. Gdzie? O, nie widać. Lecz matce wiadomo, patrz, panie, oto jaskółeczka sina, Zamiast wylecieć, kryje się pod słową i cicho siedzi. Gdyby zaś Alina wracała z gaju, to byś to mój panie Usłyszał w belkach szum i świergotanie, jedna za drugą. Prr, prr, lecą z gniazdek do tej dziewczynki i nad nią się kręcą Niby chmureczka małych, czarnych gwiazdek nad białą gwiazdką. Dlaczegoż się nęcą ptaszki do młodszej córki? Któż to zgadnie? Idzie balladyna, widzisz? Jakiej ładnie z tym czarnym dzbankiem na głowie. Dziewico, oddaj mi dzbanek. Ja ci zaś nawzajem daję pierścionek. Brylanciki świecą. Oby nam życie było słodkim rajem. Idź do komnaty starym obyczajem. Niechaj ci warkocz zaplatają swatki, niechaj świeżymi przetykają kwiatki, a za godzinę drżącą, uwieńczoną wezmę z rąk matki i będziesz mi żoną. Kareta czeka, Poksiędza jadę. Och, czegoż wzdychasz i coś niby blade usteczka ściskasz? Matko, moja droga, nie wiem, jak wyznać. Cóż, córeczko miła, czy ty już drżąca od proga Chciałabyś uciec jak sarneczka? Siła złego mam donieść. Co? Ach, nie dasz wiary, ale Alina, ach, ta siostra młoda i tak kochana, Ach, jaka jej szkoda. Co, córko? Bo też psułaś ją bez miary. Twoja dolina, że dziś? Mów, bo skonam. Lękam się mówić. Może nie przekonam ślepej miłości matki przywiązania, lecz któż by pomyślał, że ta młoda łania ucieknie. Córko, Alina uciekła. Gdzie? Jak? Z kim? Boże! Matki się wyrzekła. Ach, przewidziałam dawno, że tak będzie. Jakiś obdarty młoko schodził wszędzie za tą dziewczyną, szeptał jej do ucha. Napomniałam. Wiesz, jak ona słucha kazań od siostry. I dziś z nim uciekła. Wyrodne dziecko, więc idź aż do piekła. Nie pomyślałaś, że te stare oczy, że będą płakać. Dobrze, bo nie będą płakać po tobie. Bo matka ma smoczy płód zamiast serca. Można serce krajać. To się kawałki węża znowu wprędzą, jak płód na kawał. Chciałabym je łajać, przeklinać, dręczyć. Otwierz, że te oczy jak noże. Ot tak, wlepiłabym w łono, jak noże, Tylko bez tej łzy, co mroczy. Może byś ty widziała szaloną, Ale co płakać? Nie, nie, nie! Mój Boże, Boże, i tak zasmucić! O, i tak zasmucić! Zasmucić matkę starą! O mój Boże, tak starą! Ale ona może wrócić, Kto wie, nieprawdaż? Ona wrócić może! Jak sama, kiedy siądzie przy oświatce nocą, pomyśli, gdzie matka? A już by serca nie miała, żeby też o matce nie pomyślała nigdy. Idą druźby. Jak oni grają smutnie i wesoło. Ty, te, ty teraz skarbem moim, daj mi czoło, niech pocałuję. Cóż to, jakaś plama, jak krew czerwona. Krew? To od maliny, może daj, zetrę. Matko, zatresana, jeszcze jest. Teraz, jeszcze, jak rubiny w twoim pierścionku pięknie sobie świeci. A teraz, jeszcze jest, by na osiecie listek czerwonych. O, o, to okropnie! Daj mi tu czoło, a zetrę roztropnie. Może do ranka. Matko, nie dotykaj tej plamy. Czy cię boli? Nie, nie boli. Przyniosłem wody spod owej topoli, gdzie piją wróble. Blamo znikaj! Nie odwracaj czoła, wstydliwa dziewczyna. Mąż na ciebie woła młodziutka kalino, nie odwracaj czoła. Chcą nam ciebie wydrzeć swaty, niech cię bronią białe kwiaty twego wianka. Kwiaty ciebie nie obronią, ni białością ani wonią od kochanka. Precz, precz! Odkąd zaczęły kwitnąć białe róże z czerwonymi plamami? Wymieście te kosze. Pogardziła kwiatami, które ja przynoszę. Ja, dawna przyjaciółka. Patrzcie w chmurze, Błyska złota kareta. Jedzie kilko z księdzem. Przy tej karecie słońce zdaje się mosiędzem. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować osobom, które zdecydowały się na czytanie fragmentu tego utworu, jak również organizatorom akcji Gminnej Bibliotece Publicznej Pani Jadwiga Zdybowicz oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu Pani Wioletcie Drozdowskiej.